Kto na ochotnika? Kto na ochotnika? To na Ochotnika! Zapraszamy do wspólnej zabawy na wirtualnym festiwalu. Dla Was, warszawskich wolontariuszy i wolontariuszek, przygotowaliśmy drużynowe rozgrywki. Czekają na Was aż cztery różne zadania. Czy będą nagrody? Będą nagrody: fajne gry, planszówki, karty idealnie na wakacje. Będzie też czas na świętowanie Waszych sukcesów oraz poznawanie innych warszawskich wolontariuszy. Zaczynamy 28 maja o 10. Pamiętajcie jednak, aby zgłosić się wcześniej. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej wirtualnego festiwalu. W wirtualnym festiwalu mogą wziąć udział trzy drużyny z jednej szkoły. Aby wygrać, potrzebne Wam będą dobre pomysły, poczucie humoru i nieco szczęścia. Jest o co powalczyć. Przyznamy aż 12 zestawów nagród. To kto na ochotnika?